Filmora Go to bezpłatna aplikacja mobilna na smartfony i tablety, która służy do szybkiego montowania filmów czy tworzenia prezentacji wideo złożonych ze zdjęć i grafik. W aplikacji można stworzyć film objaśniający lub promujący pomysł na zmianę, czy też dokumentujący pracę nad pomysłem. Film można nagrać na swoim smartfonie lub tablecie. Dobrze, żeby składał się z kilku lub kilkunastu osobnych ujęć. Film nie powinien być zbyt długi. Wystarczy kilka minut. Każde ujęcie może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Aby lepiej zaplanować nagrywanie ujęć do filmu, warto wcześniej napisać krótki scenariusz, opisujący co ma się dziać w filmie, opracować dialogi czy też stworzyć scenorys, np. w Google Keep lub na kartce. Poszczególne ujęcia można nagrać w aplikacji Aparat na smartfonie lub tablecie. By nagrać film należy wybrać opcję wideo. Aby zacząć nagrywanie należy przycisnąć przycisk Start. Po każdym ujęciu należy przycisnąć przycisk Stop, tak by stanowiło ono osobny materiał filmowy. W ten sposób łatwiej będzie potem zmontować film. Ujęcia warto nagrywać w rozdzielczości HD lub podobnej. Jeśli planujecie wrzucić zmontowany film na YouTube, ujęcia powinny zostać nagrane w poziomie. Po nagraniu ujęć i zrobieniu zdjęć, które chcecie umieścić w filmie, można otworzyć aplikację Filmora Go na urządzeniu mobilnym. Aby zmontować nagrane ujęcia i stworzyć film, Należy wybrać opcję Create New Video, czyli Stwórz nowy film wideo. Następnie należy wybrać dane ujęcie i plusikiem dodać je do projektu. By dodać kolejne ujęcie należy wrócić do strony głównej przyciskając przycisk Back (powrót) w lewym górnym rogu ekranu. I wybrać kolejne ujęcie i znów plusikiem dodać je do projektu. W lewym dolnym rogu pojawi się liczba dodanych materiałów wideo i zdjęć. Gdy wszystkie materiały wideo i zdjęcia zostaną dodane należy wybrać przycisk Next, czyli Dalej widoczny w prawym górnym rogu ekranu. Teraz na dolnym pasku widać wszystkie zaimportowane materiały. Można zmieniać ich kolejność przesuwając ikony palcem. Można także przyciąć, czyli skrócić czas trwania zaimportowanego ujęcia lub też je usunąć. Wystarczy wybrać ikonę nożyczek widoczną w prawym dolnym rogu, a następnie wybrać konkretne ujęcie, które chcemy edytować lub usunąć. Każde ujęcie można dodatkowo edytować, poprawiać i zmieniać. Po wybraniu danego ujęcia pojawi się dodatkowe menu w dolnej części ekranu, w którym dostępne są różne opcje. Można na przykład zmienić jasność i kontrast, barwę i temperaturę ujęcia, przyspieszyć je lub spowolnić, czy też nagrać głos narratora opowiadający o tym, co dzieje się w filmie. Do pierwszego ujęcia można dodać animowany tytuł filmu. Opcja ta dostępna jest w dolnym menu po wybraniu danego ujęcia. Do każdego z ujęć można dodać efekt przejścia, czyli sposób w jaki łączy się z innym ujęciem. Wystarczy wybrać opcję Transitions – Przejścia, dostępną w menu po prawej stronie. Następnie w menu po lewej stronie pojawią się różne efekty przejścia. Do każdego ujęcia można dodać inny efekt ale można także zastosować ten sam efekt do wszystkich ujęć, wybierając opcję Apply All. Zastosuj do wszystkich, dostępną po prawej stronie ekranu. Do całego filmu można dodać muzykę dostępną w aplikacji lub pobraną z otwartych zasobów. Opcja ta dostępna jest w menu po prawej stronie. Gdy film jest już gotowy, można pobrać go na swoje urządzenie mobilne przyciskając przycisk Save w prawym górnym rogu ekranu. Teraz można obejrzeć film, udostępnić go w mediach społecznościowych lub zapisać w rolce aparatu urządzenia mobilnego.